Dzień dobry, nazywam się Jolanta Lasek, pracuję w dziale archeologii i rezerwatów w Zamku Królewskim na Wawelu już od ponad 20 lat. Jestem dokumentalistą. Znajdujemy się w baszcie złodziejskiej, w średniowiecznej baszcie na Wawelu, która jest przeznaczona na magazyn zabytków archeologicznych. Wszystko to, co zostało znalezione przez archeologów na Wawelu znajduje się albo na Wawelu zaginionym wystawie, albo tutaj trafia do baszty złodziejskiej, do magazynu. Zanim jednak tutaj trafi, przechodzi przez pracownię konserwacji zabytków archeologicznych, która zabytki czyści, skleja i czasem rekonstruuje, jeśli tego wymagają chciałam Państwu pokazać piękny kafl, fragment kafla renesansowego znaleziony na Ogrodach Królewskich. W magazynie, w którym się znajdujemy, jest to magazyn studyjny z działu archeologii. Są jeszcze pomieszczenia biurowe i nad nami jeszcze jest jedno piętro, w którym również jest, znajduje się magazyn. Poza tym, że mamy tutaj piękne, piękne widoki, no to mamy, jak Państwo widzicie, kilkaset pudeł, w których znajdują się zabytki. Obecnie zabytki są przepakowywane do nowych pudeł. No, tak wyglądały ich stare, zniszczone pudła, a my pracujemy nad tym teraz, żeby je ładnie opisać, no, no i żeby każdy miał swoje mieszkanko tutaj w baszcie.